Co robić, jak prokurator kieruje Cię na badania kierowców pod kątem używania narkotyków, a Ty nigdy nie byłeś złapany za taką jazdę pod wpływem jakiejkolwiek używki. No, ale czasami jest tak w życiu, że nie dać się złapać to nie wszystko, ponieważ istnieje tak zwana wina domniemana. Zapytanie mojego widza Dzień dobry, otóż dostałem ostatnio skierowanie na badania o przeciwwskazaniach do kierowania pojazdami w zakresie kategorii a i B, na podstawie opinii psychiatrów dotyczących uzależnienia od konopi. Nadużywałem, ale to było 10 lat temu, a teraz prokurator znów skierował mnie na badanie, a pan doktor stwierdził uzależnienie. I badanie trwało może ze 3 minuty. Także wcale nie trzeba długo badać, ażeby coś stwierdzić z tego wniosek. Problem w tym, że od dłuższego czasu nie nadużywam marihuany. Właściwie w ogóle nie palę. To ze względu na stan zdrowia. Jestem osobą z niewydolnością nerek. Natomiast nadmienić pragnę, że rok temu kurator zawodowy przeprowadził mi test na obecność narkotyków. Był negatywny. Uczeszczałem też na terapię, którą nałożył na mnie sąd i którą ukończyłem w lipcu ubiegłego roku. I cały problem leży w tym, że nigdy w życiu nie zostałem złapany podczas jazdy pod wpływem jakiejkolwiek substancji niedozwolonej. Co robić? Jak udowodnić swoją abstynencję? Czy muszę robić badanie w WOM, gdzie zostałem skierowany? czy mogę je wykonać u Pana. Ucinając tą sprawę, badania lekarskie za jazdę pod wpływem narkotyków, czy za to podejrzenie nie można zrobić w gabinecie prywatnym takim jak mój. Od tego są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. Natomiast badanie psychologiczne i owszem, można u mnie zrobić. Natomiast skąd się te skierowania na badania wzięły? No, jakim cudem ten prokurator wymyślił, że tutaj sobie osoba pali, ale nikt ją nie złapał. Dlaczego została skierowana? I trzeba tutaj sięgnąć do ustawy o kierujących pojazdami. Jest tam taki artykuł 12 ustęp 1 I bardzo mądre stwierdzenie, które podpisujesz na wniosku do prawa jazdy Nawet na to nie zwracasz uwagi. Wtedy traktujesz to jako po prostu bla bla bla, Natomiast konsekwencje tego są poważne. Czyli prawo jazdy nie może być wydane, Jeszcze raz powtarzam, nie może być wydane osobie, u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a te środki działające podobnie do alkoholu to są m.in. konopie. Czyli, jak się chce psa uderzyć, to kij się znajdzie, podstawa dla prokuratora, podstawa prawna dla prokuratora się znalazła. No, z jakiegoś powodu się widz znalazł w sądzie, który mu tą terapię na nakazał, czyli uzależniony był. Prawda? Yy, natomiast, miał prawko na widz i w tej chwili prokurator sprawdza, czy dalej ta osoba nie jest aktywnie uzależniona, czy nie ma aktywnej formy uzależnienia od środka działającego podobnie do, o, do alkoholu. No, mm, natomiast no w womp zasady ogólne musisz udokumentować roczny okres abstynencji. Musi być jakiś lekarz, psychiatra, terapeuta. No i, i są tutaj raczej małe szanse, że jak abstynencję masz krócej, to oni to uznadzą. Jakieś pojedyncze wyniki badania od yy, testów narkotykowych, od kuratora, też raczej nie uznadzą. Aczkolwiek, nie mogę powiedzieć, spotkałem się z przypadkiem, że pozytywna opinia kuratora coś tam wniosła dla lekarzy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Także na tym kończę, weź pod uwagę to, że bardzo często, jeżeli masz sprawy sądowe, jakieś tam o nadużywanie alkoholu w domu, czy jakimś cudem Ci się przypałęta ta marihuana i wmieszane są w to organy sprawiedliwości, czyli sądy prokuratora, to licz się z tym, że jako taka dodatkowa kara Możecie spotkać właśnie skierowanie na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy No i często, gęsto, takie osoby prawo jazdy tracą. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu. Jeżeli masz do mnie jakieś zapytania zrób to w komentarzu do tego wideo Natomiast, jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem albo zasubskrybuj mój kanał YouTube, klikając w to kółeczko, lub obejrzyj podobny filmik z branży, badania kierowców, po narkotykach, po alkoholu, czy jakiekolwiek inne.